W tym wideo opiszę Ci sytuację, kiedy kierowca jest bardzo zdziwiony, że został skierowany na dodatkowe badania za jazdę pod wpływem narkotyków, ale może też być pod wpływem alkoholu, pomimo tego, że zabrano mu już wcześniej prawko wyrokiem sądu. I czy taki system podwójnego karania jest zgodny z prawem? Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki, jestem specjalistą medycyny transportu z Wrocławia. i Tradycyjnie zacznę tutaj od zapytania internauty. Witam serdecznie, w styczniu miałem sprawę sądową o zabranie prawa jazdy na okres 12 miesięcy za jazdę pod wpływem środków odurzających. Dopiero dzisiaj dostałem pisma z Urzędu Komunikacji oraz Sądu no, o prośbie oddania prawa jazdy do Starostwa. W piśmie z Urzędu Komunikacji jest oznajmione, że wszczęto postępowanie i będę miał przeprowadzone badania lekarskie oraz psychologiczne. Pytanie zasadnicze, o jakie badania lekarskie chodzi, czy o badania przy odbiorze prawa jazdy, jeśli upłynie mi rok czasu o to dodania prawa jazdy, no, czy będę miał przeprowadzone te badania jakoś szybciej, jeśli tak, to czy będą badać mój poziom narkotyków we krwi lub w moczu. Prosiłbym bardzo o przybliżenie sprawy, ponieważ w urzędzie bardzo mało mnie poinformowali, a w zasadzie niczego się nie dowiedziałem. No niestety, nie posiadam również gotówki na porady u adwokata. Tak szczerze, wydatki tu się dopiero zaczną, badania nie są niestety za darmo, także zapłacisz jak za ruski gaz, którego cenę kiedyś tam wynegocjował w dobrych czasach nasz kochany rząd. PS, świetny blog oraz kanał na YouTube, pozdrawiam, także dziękuję tutaj za komplement, ale do rzeczy. Nie chciałbym się za bardzo wdawać w cytowanie po raz kolejny artykułów ustawy o kierujących pojazdami, pewnie zanudziłbym się tutaj na śmierć, ponieważ zrobiłem to już w innych filmach, także jak troszeczkę poszukasz to na pewno znajdziesz. Ale postępowanie naszej jurysdykcji generalnie idzie dwutorowo, dwukierunkowo, ale wszystko idzie w jednym celu. Czyli sąd robi swoje, zabiera Ci prawko, w tym przypadku na te 12 miesięcy, ale generalnie jest to jakoś, jakieś przeliczenie, w zależności od poziomu metabolitów, narkotyków w moczu czy we krwi, ilości promili. No, ktoś mi mówił, że jest promil za rok, oczywiście jak nie masz jakiegoś wypadku, czy tam jakiegoś innego zdarzenia, no bo wtedy dołożą Ci troszeczkę więcej. Starosta również konsekwentnie robi swoje robi, bo musi za to mu płacą, czyli wysyła Cię na te badania lekarskie i psychologiczne, jak tylko dowie się o wyroku sodu, czy w jakiśkolwiek inny sposób się dowie, że narozrabiałeś. Natomiast jak nie przejdziesz tych badań lekarskich i psychologicznych, to również tracisz prawko. Proste, aż boli. Jeżeli oczywiście będziesz zwlekał i sprawa przedłuży Ci się ponad ten rok, no to będziesz również po raz kolejny zdawał egzamin, i to w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego, czyli co? Znowu wspomożesz nasz wiecznie pusty budżet państwa, czyli zapłacisz teoretycznie na emerytów, na walkę z alkoholem, z narkomanią. Także wszystko zostaje w rodzinie. Ale bez żartów, generalnie przygotuj się na jakiś większy wydatek finansowy, koło tysiąca złotych, jeżeli nie mniej, no również nie, nie radzę odwlekać tych badań w nieskończoność, bo tak jak powiedziałem, mija 12 miesięcy, nie zrobiłeś badań, no to musisz iść na egzamin, na prawko, a to też niestety kosztuje. No, jak wyglądają te badania? Jest napisane o tym krocie w całym internecie, ja już nakręciłem też tyle filmów, że nie chce mi się tematu wałkować. No taka generalna zasada, złapanym po narkotykach radzę pójść czystymi, czystym. Lubiący powiedzmy napoje niegazowane z mirindą czy z Coca-Colo lub gazowane, na przykład piwko, no, pójdź trzeźwy, wierz mi, pójdź trzeźwy. No, doprowadź wcześniej jakoś swoją wątrobę do względnego porządku, także żeby enzymy ci wyszły w normie. Zbadaj cukier, sprawdź swoje ciśnienie, no, dobierz okulary. Także jak nie przejdziesz badań w Wąpie, to niestety Nikt się tam z Tobą nie będzie certolił, czy powiedzmy pier olił, prawda, No a jak wyjdzie Ci coś nie w porządku, jest to po prostu kolejna strata kasy. Odwołania, z reguły też kolejna strata kasy. No, nie chcę tu moralizować, ale tradycyjnie radzę wyciągać jakieś, abyś wyciągnął jakieś wnioski na przyszłość. Jak oglądasz to wideo, to raczej masz tą sytuację, że ktoś Cię tam za coś złapał. No, za recydywę kara jest bardziej drastyczna i raczej w przypadku recydywy prawko utracisz, aczkolwiek mówię, są jakieś wyjątki od y, reguły. Natomiast od czasu do czasu jakiś powiedzmy gieroi, no twierdzi, że przejście tych badań to bułeczka z masłem, ura bura, idę, zdaję, tam płacę. No wierz mi, mam troszeczkę szerszy obraz sprawy. No nie ma tygodnia, czasami nawet kilku maili w tygodniu, aby ktoś nie zwracał się do mnie o poradę, kiedy tak naprawdę już mu to prawko zabrali, jest sprawa przyklepana i jest za późno. Natomiast w przypadku, kiedy potrzebujesz prawka jako narzędzia pracy, dojazdu do pracy, czasami potrzebujesz jako osoba niepełnosprawna do czegoś innego, jest to po prostu prawdziwa tragedia. No chyba, że wierzysz, że tak powiem, w resztki po PKP, lub jakieś tam przejazdy autobusowe, czy, czy, czy, czy być może stać się na taksówkę, no to nie musisz się tam za bardzo przejmować moim gadaniem. Na tym w sumie kończę, jeżeli ten filmik w czymkolwiek Ci pomógł, podziel się z nim na swoim portalu społecznościowym, ulubionym forum, Facebook, Nasza Klasa, Google+, jak Ci się spodobał to oczywiście daj lajka, daj kciuka. Jeżeli chcesz więcej takich materiałów, koniecznie już, już teraz, namawiam Cię żebyś te, teraz to zrobił, subskrybuj mój kanał Lekarz Medycyny Pracy, linki do subskrypcji są gdzieś tutaj po prawej mojej stronie. No, jak miałeś coś podobnego, opisz swoją tutaj sytuację w komentarzach poniżej tego filmiku. No, jest bardzo prawdopodobne, że Twój komentarz pomoże jakiejś innej osobie, która wcześniej czy później znajdzie się w identycznej sytuacji. Jak zwykle najwięcej dyskusji toczy się na mojej stronie internetowej "Badania lekarskie kierowcówpl No i co? Wpadnij tam po prostu zaraz, jak obejrzesz ten film, link jest w opisie do tego wideo. Także mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, do zobaczenia w moim kolejnym filmiku. No a tak nawiasem mówiąc, no pomijając fakt, że jazda po różnego typu używkach może być przyczyną tragedii na drodze, naprawdę musisz sobie zdawać sprawę z tego, że kierowca pod wpływem jest naprawdę idealnym celem do skubania Cię z kasy. Zawsze będziesz tym złym, nad którym się nikt nie będzie litował, natomiast no, przypomina mi się taka życiowa sytuacja jednego gościa, który był parę dni temu u mnie w przychodni, był zagorzałym wnioskodawcą takiego fotoradaru na swojej ulicy, zawsze mu przeszkadzali ci jeżdżący bardzo szybko, no i za parę dni, w sumie parę dni po instalacji tegoż to fotoradaru był niestety jednym z pierwszych, który, który dostał taki solidny mandat od Straży Miejskiej. Spieszył się po prostu do domku i zapomniał, że tak powiem, o co sam wnioskował. Także nic dodać, nic sująć, nie śmiej się dziadku, mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia i do zobaczenia w moim kolejnym wideo.